Już zasniesz? Yes. Już. To będzie zarowany. <tot> <tot> to jest nie dozwyczajca. <tot> <tot> Spróbuj sam. Maszmy Kasiu, sam sobie oblałeś. Dobra, wiem, że jej po mordzie cieknie. Nie. Yeah. Na dziś tyle. Piękny odcinek z tego będzie, pójdzie na YouTube'a.